Mary jest! Już Kasia! I tak. Jak ci tajaniele? Wsiądza mi wołej! Wsiądza mi! Czas tak źle? Wołej! Wołej! Dobrze, dobra, pójdę po niego. Niech <śmany> będzie pochwalony Jezus Chrystus. <śmany> <śmany> <śmany> <śmany> <śmany> <śmany> sound you <laughs> Nie będzie pochwalony za Ja się wołaj ze wszystkie dziecka na to, Niech ze przyjdą do chałupy. Dobra, dobra. Co się wam powie? Siadajcie, dziecka. Siadajcie, dziecka, niech za małe, siądą tu koło mnie. Tasek, pomóż ojcu przy gospodarce. Co by sum z tym wszystkim nie został. A ty, Kaśka, pilnuj tych wszystkich dziecek. Niech ci Maryśka, i Honka i pomagają. Co by ich Franek, i Jasiu dobrze im było. A ty, Jasiu, Patrz na tą wszystką gospodarkę, co by tu nie zaniechany został. Nie mądrz się, nie mądr się. Domy <głos> się radę. Czy jeszcze razem dużo porobiemy? <głos> kumy Niech zapomogą matkę umyć. Niech będzie pochwalony. Na wieki wieków. Zwiedziałymy się, że ja nie raz zmarła. Przesłymy pomóc. Dobrzeście zrobiły. Musicie ją łomyć. To my tu przygotujemy wszystko. Dobrze, to ja dzieci zabiorę. No mówiliście w tomatusie, bo chciała być tym pochowaną. Dobre, dobre. Dobre. Piękno, będzie, jest piekno. Chodzić ty jemy. To by ją teraz baby trzeba ubrać. A no, trzeba. Oj, ja nie ja jak ty ładnie wyglądasz, pięknie by cię ubrały. Ojciec! Chodźcie już jest. O, nie mam smaku w ogóle. Byłoby głodny Janieli, żeby się dobrze leżało na wieki wieków, pan. to by miękko było. Załóżcie to Janieli. Całe życie w nich chodziło. Tak ozdobno w nich naprawdę było. Załóżcie Niech będzie pochwalony, w wieki Niech Na wieki wieków. Witam Cię, Janielciu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony ochot żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpoczywanie radz jej dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. No to zbierajmy się do tego Kościoła. No to zawołajmy stolarza, niech przykryje to wieku. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duszo opuść te progi przez które przeszły twoje nogi Już idę do grobu smutnego, ciemnego, gdzie będę spoczywać aż do dnia sądnego, gdzie możni królowie swe kości składają Książę ta, panowie w się obracają. W tę podróż odchodzę, nie biorąc nic z sobą. W postaci okrytej. Śmiertelną żałobu, Tylko cztery deski. Licha ciemna szata. To cała wysłoga mizernego świata. Już słońce i księżyc Świecić mnie przestaną. Robactwo zgnilizno, Tu przy mnie ostaną W nie podziemne śmierć wszystkich ukryła Toż samo i ze mną znów oceniła. Skład, aby razem ze świętymi Twymi zawsze mogła się bez końca radować w Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Niech dusze twoje orzeźwi rosą niebieską. Bóg Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Amen. Prochem jesteś i w proście obrócisz, ale Pan Cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. W świętej Pamięci Janiela była dobrą kobietą, dziewiątkę dzieci urodziła. Panu Bogu była wierna. Dzieci do Pana Boga prowadziła. Będzie jej nam tu brakować. Ale wierzymy, że tam u Pana Boga w niebie poszła powietrzną nagrodę. I wszyscy kiedyś razem z nią tam się wspólnie spotkamy. Niech ta nadzieja wciąż trwa w nas. Pocieszajmy się w duchu wiary aż do tego dnia, kiedy Sami spotkamy się w Bożym Królestwie ze świętej pamięci Janielu. Amen. Amen.